Niektóre tajemnice naszej wiary przeżywamy dwukrotnie w ciągu roku. Tak jest również z tajemnicą Eucharystii. Corocznie w Wielki Czwartek upamiętniamy dzień ustanowienia tego sakramentu. Natomiast w dzisiejszą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej upamiętniamy dogmat wiary, mówiący o realnej i substancjalnej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina eucharystycznego. Tajemnica obecności Boga w postaciach eucharystycznych jest tajemnicą, której do końca nie możemy pojąć i zrozumieć ludzkim umysłem. Żydzi, którzy słuchali słów Jezusa, w których mówił o spożywaniu jego ciała i piciu jego krwi, odchodzili od niego, sądząc, że jest obłąkany. Transsubstancjacja jest cudem, ale czyż cudem równie wielkim nie jest stworzenie świata i powstanie na nim życia? Skoro Bóg stworzył świat za pomocą słowa niech się stanie i stało się, i z nicości zaczęło istnieć wszystko, co istnieje, to dlaczego mocą tego samego słowa nie mógł przemienić chleba w swoje ciało i wina w swoją krew? Na nasze szczęście przemiana dotyczy wyłącznie substancji, czyli istoty materii, a nie jej przypadłości. Uważam, że gdyby na słowa konsekracji Przemiała się nie tylko substancja, ale również przypadłości, czyli zewnętrzne cechy, takie jak kolor, smak, konsystencja i zapach, to chyba nikt z nas nie przełknąłby kawałka ludzkiego mięsa i nie wypiłby ludzkiej krwi. A jednak czasami przemiana dotyczy nie tylko istoty, czyli substancji, ale również jej cech zewnętrznych, przypadłości. W ostatnich latach dwa takie cuda wydarzyły się w Polsce w Sokółce i w Legnice. Te cudowne wydarzenia, kiedy hostia lub jej część staje się fizycznym mięsem, a dokładnie kawałkiem mięśnia sercowego mężczyzny w agonii, mają jedynie umocnić naszą wiarę i przekonanie, że Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Podziękujmy dziś Chrystusowi za to, że karmi nas swoim ciałem, który jest pokarmem na życie wieczne.